Zróbmy kilka zadań wymagających obliczania wyrażeń ze zmiennymi. Część pierwsza. Zapisz wyrażenia w bardziej skondensowanej formie, pozbywając się znaku mnożenia. 2 razy 11x Jeśli mamy 11 x i nagle ta liczba się podwoi, to mamy 22x. Można to więc zapisać 2 razy 11x można zapisać jako 2 razy 11 i to wszystko razy x. To się równa 22x. Mieliśmy 11x, teraz mamy 2 razy więcej, czyli 22x. 1,35 razy y. Tutaj wystarczy zwykłe uproszczenie zapisu. 1,35… Wybiorę inny kolor. 1,35 razy y… Ta kropka oznacza razy. W algebrze można pominąć znak mnożenia. Jeśli mamy liczbę obok symbolu zmiennej, to wiadomo, że chodzi o mnożenie liczby przez tę zmienną. Można to więc zapisać jako 1,35y. Skondensowaliśmy to, usuwając znak mnożenia. Kolejne. 3 razy 1 czwarta. To jest proste mnożenie ułamka. To zadanie numer 3. Tu jest 1 to 2, zadanie numer 3, 3 razy 1 czwarta. To jest to samo, co 3 pierwsze razy 1 czwarta. Mnożymy liczniki i wychodzi 3. Mnożymy mianowniki i 1 razy 4 równa się 4. Rozwiązanie zadania numer 3 to 3 czwarte. I ostatnie, 1 czwarta razy z. Możemy zrobić to samo, co w zadaniu numer 2. Tam mieliśmy 1,35y, jako skróconą wersję, 1,35 razy y. Możemy więc zapisać to jako albo jako 1 1,4z, albo możemy uznać, że to jest to samo, co 1 1,4 razy z pierwszych i zapisać wynik jako z razy 1 przez 4 razy 1, czyli z czwartych. Wszystkie te wyrażenia są równoważne. Zobaczmy kolejne zadanie. Oblicz wartość poniższych wyrażeń dla a równego 3 przepraszam, dla a równego minus 3 b równego 2 b równego 2 c równego 5 c równego 5 i d równego minus 4. Muszę uważać na te minusy. Wszystko przez ten drobny tekst. Podstawmy zmienne. Każde A zamieniamy na minus 3. Każde B zamieniamy na 2. Każde C zamieniamy na 5 i każde D na minus 4. Ja zrobię 2, a Wy sami wszystkie. Ja mam za mało czasu. Zadanie numer 5. 2A dodać 3B. To się równa 2 razy. I podstawiamy wartość A, która wynosi minus 3. Zatem 2 razy minus 3 dodać 3 razy B. A co to jest B? Podają nam, że B równa się 2. Więc dodać 3 razy 2. Ile to jest równe? 2 razy minus 3 Zmienię kolor. 2 razy minus 3, czyli minus 6. Dodać 3 razy 2, czyli... 6. Tym razem plus 6. Więc to się równa 0. Jaka była kolejność działań? Wykonaliśmy dwa mnożenia, te dwa. A potem dodaliśmy wyniki. Mnożenie i dzielenie mają pierwszeństwo przed dodawaniem i odejmowaniem. Zadanie numer 6. Zrobię je tutaj. Mamy 4C, a ile się równa C? C równa się 5. Więc 4 razy 5 zamiast C dodać D, które jest równe minus 4. 4 razy 5 to 20 dodać minus 4, czyli odjąć 4 to jest to samo, równa się 16. Zadanie szóste zrobione. Przejdę do czegoś trudniejszego. Zadanie numer 10. Wygląda groźnie. Zadanie 10 to tutaj. Mamy a odjąć 4b w liczniku. Trochę mała ta czcionka. a równa się minus 3, więc mamy minus 3. Odjąć 4b, gdzie b równa się 2. A więc 4 razy 2. Pamiętajcie, to jest a, a to jest b. Skąd wiem? Tu jest napisane. I to wszystko jest dzielone przez dzielone przez 3c dodać 2d, czyli 3 razy c to ile? c równa się 5, 5 czyli c dodać 2 razy d, a d to ile? d równa się minus 4. Policzmy. Mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem i odejmowaniem, więc to najpierw. Tu będzie minus 3 odjąć 4 razy 2, czyli odjąć 8 i to wszystko dzielone przez… 3 razy 5 to 15 dodać 2 razy minus 4, czyli dodać minus 8. 15 dodać minus 8 to 15, odjąć 8. I teraz… W liczniku mamy minus 3 odjąć 8, czyli minus 11, a w mianowniku 15 odjąć 8, czyli 7. Uproszczony wynik zadania numer 10 to minus 11 siódmych. Oto wynik. Zróbmy ze dwa z tych. No, mamy potęgi. Wybiorę trudniejsze. Na początek to. Zadanie numer 18. 2x kwadrat odjąć 3x kwadrat dodać 5x odjąć 4. Robiliśmy już takie. Tu są tylko x. -y. Przepiszę to. 2x kwadrat odjąć 3x kwadrat dodać 5x odjąć 4. I wiemy, że x równa się minus 1. To wyrażenie warto uprościć przed podstawieniem minus w miejsce x -ów. Ile to jest 2 razy coś odjąć 3 razy coś? Bo mamy tu 2x kwadrat odjąć 3x kwadrat. 2 razy coś odjąć 3 razy coś to będzie minus 1 razy to coś. Więc ten fragment będzie równy minus 1x kwadrat i dalej dodać 5x, odjąć 4. I wiemy, że x równa się minus 1, mamy więc minus 1 razy x kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu, dodać 5 razy x równy minus 1, odjąć 4. Co teraz? Minus 1 do kwadratu to po prostu 1, więc całe to wyrażenie równa się minus 1. Dodać 5 razy minus 1, bo mnożenie ma pierwszeństwo, czyli dodać minus 5. Odjąć 4. Minus 1 odjąć 5 to minus 6. Odjąć 4 to się równa minus 10. Zrobię jeszcze te dwa ostatnie, żeby pokazać wszystkie rodzaje zadań w tym zestawie wyrażeń ze zmiennymi. Tygodniowy koszt c wyprodukowania x pilotów. C to koszt, a x to liczba pilotów. Wyraża się wzorem koszt równa się 2000 dodać 3 razy liczba pilotów i jest to koszt w dolarach. Pytanie A. Jaki jest koszt wyprodukowania tysiąca pilotów? Tysiąca pilotów. A liczbę pilotów wyraża zmienna x. Zatem dla tysiąca pilotów koszt jest równy... Wystarczy użyć tego wzoru. 2000 dodać 3 razy liczba pilotów. Podstawiam liczbę pilotów pod x i mam 3 razy 1000. To będzie równe 2000 dodać 3 razy 1000, czyli 3000 równa się 5000 dolarów. Rozwiązanie A: 5000 dolarów. Pytanie B. Jaki jest koszt wyprodukowania 2000 pilotów? Ten sam wzór. Koszt równa się 2000. Dodać 3 razy liczba pilotów, czyli 3 razy 2000. To się równa 2000. Dodać 3 razy 2000, czyli 6000. Zatem wynik to 8000 dolarów. Zadanie numer 22. Objętość pudełka bez pokrywki wyraża się wzorem. V równa się 4 razy x razy 10 odjąć x do kwadratu, gdzie x jest długością w centymetrach, a V jest objętością w centymetrach sześciennych. Ile wynosi objętość dla x równego 2? Pytanie A. x równe 2. Podstawiamy 2 w miejsce każdego x. Objętość równa się 4 razy x, który jest równy 2 razy 10 odjąć 2 do kwadratu. Do kwadratu. to będzie równe 4 razy 2, to 8, razy 10, odjąć 2, to 8, do kwadratu. To się równa 8, razy 8 do kwadratu, to 64. Można uznać, że to będzie 8 do trzeciej potęgi. A 64 razy 8, 4 razy 8 to 32, 6 razy 8 to 48, dodać 3 to 51. Wyszło 512. 512. Ile wynosi objętość dla x równego 3? Pytanie B na różowo. x równe 3. Objętość równa się 4 razy 3, bo teraz x równa się 3 razy 10 odjąć 3 do kwadratu. 4 razy 3 to 12, razy 10 odjąć 3, czyli 7 do kwadratu. To się równa 12 razy 49. Dla porządku przemnóżmy te liczby. 49 razy 12, 2 razy 9 to 18, 2 razy 4 to 8, dodać 1 to 9, 0, 1 razy 9 to 9, 1 razy 4 to 4 i pozostaje dodać 8, 9 plus 9 to 18 i tu 5, wyszło 588.